No, witam Cię bardzo serdecznie, temat bardzo ważny, mianowicie kod 68 w prawie jazdy oznacza ten kod zakaz spożywania alkoholu. I taki kod, zobacz tutaj na samym dole w punkcie 12 czy w, w kolumnie 12 68 i wydawałoby się, no przecież nie możesz jeździć po alkoholu, to skąd tutaj zakaz spożywania alkoholu? A mianowicie chodzi o to, że mimo wszystko jakąś granicę do 0,2 promila masz i jeżeli pójdziesz yy, i dostaniesz taki kod, a niestety najczęściej takie kody są w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy, to od razu policjant wie, dwie rzeczy, że jesteś osobą karaną za alkohol, za jazdę po alkoholu, czy za jazdę w stanie nietrzeźwości i możecie zbadać. Profilaktycznie, i nagle się okaże, że masz tam jakiś pici-mici, powiedzmy 0,1 promila, co normalnego człowieka przed, nie dyskwalifikuje z dalszej jazdy. Natomiast takiego zioma z kodem 68, to od razu robi się problem. I popatrz tutaj na to prawko. W 12 jest kod 68, prawda? 0101 to jest kod okularowy, i z reguły prawo jazdy masz tutaj terminowe, czyli ten ziom po badaniach w womp dostał do 18 roku. Natomiast ten pan to jest prawką nieco, nazwijmy to utracone później. O, zobacz sobie. I tutaj masz. Ono zaraz niedługo będzie wymieniane. W lipcu 2021 roku. I to samo. W dwunastce masz kod 68. I nie wyśmigasz się jak cię policjant złapie, a w ogóle byłeś pod Jakimkolwiek alkoholem. I teoretyczne, yy, teoretycznie jest tak, że spokojnie ci mogą coś takiego dać, ponieważ od kierowcy, którego złapali yy, za jazdę po alkoholu, czy za jazdę w stanie nietrzeźwości, no, mają prawo wymagać yy, całkowitej abstynencji alkoholowej, czyli nawet tego 0,1 promila, czy do 0,19, nawet jeżeli jest spadające, to nie masz prawa pić żadnego alkoholu. Cześć Tomek Frącz. Tradycyjnie, jeżeli ktoś tutaj chce zadać pytanie, to serdecznie zapraszam. Yy, telefon. Telefon masz tutaj 789 273 335. Mam nadzieję, że trochę wypoczęłeś. Pogoda jest naprawdę wspaniała. Ja spędziłem cały dzień na wycieczce w jakimś tam sąsiednim mieście. Nawet się trochę opaliłem, jeżeli to na mnie trochę widać. Natomiast, jeżeli masz, jeżeli musisz odzyskać prawo jazdy, to raczej i masz taki kod wpisany to prącie, Panie Boże, przed nawet jakimś najmniejszym piwkiem, nawet jakimś najmniejszym, że tak powiem najmniejszą ilością alkoholu. Na temat tego kodu 95 napisałem na mojej stronie internetowej dariuszkraśnicki.com terminowe badania yy, o udokumentowaniu abstynencji. Tutaj możesz zobaczyć jak takie kody wyglądają w prawie jazdy. Tutaj widać orzeczenie lekarskie, czyli ktoś tam miał ważne do 2018 roku, ale powyżej masz ten kod 60. Kod 68. Tutaj kolejne jakieś prawko z kodem 68. Czyli czasem jest przed kodem na prawo jazdy, czasem po kodzie na prawo jazdy Tutaj też 0106, kod 68 i na tej stronie opisuje różne historie. Y i zapytanie kiedyś takie dostałem, wykreślenie kodu 68, Panie Darku nasuwa się bardzo ważne pytanie dotyczące tego, jak długo taki kod prawa jazdy widnieje. Przy założeniu pozytywnego przejścia ponownych badań, kiedy lekarz stwierdzi, jakich, brak jakichkolwiek wskazań, to ten kod nie będzie umieszczany w nowo wydanym blankiecie. Z góry serdecznie dziękuję. No, te kody niestety... Jeżeli powtórne badanie robisz w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, to lubią oni to przedłużać w nieskończoność. Już miałem takie przypadki, że ludzie przyjeżdżali do Zwrocławia, ponieważ nie było na miejscu gdzieś tam w jakimś innym województwie lekarza, który chciałby zmienić ten kot. Natomiast w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy nikt tam nie jest niczym zainteresowany i kot sobie, że tak powiem, możesz mieć do tak zwanej usranej śmierci i w zasadzie dopóki jeździsz i Cię nie złapią, to nie ma żadnego problemu. Natomiast problem się robi wtedy, kiedy i ktoś cię złapie, no i jak cię złapią za to prawko, złapią cię jadącego pod wpływem jakiegokolwiek alkoholu, nawet minimalnej ilości alkoholu, to możesz się nie wybronić. Masz mieć wtedy 00000000. Jeszcze raz zapraszam, jeżeli masz jakiekolwiek Pytania to zadzwoń pod 789 273 335, prawda? Natomiast jeżeli nie będzie takiego pytania, to po prostu powoli kończymy. Jeżeli chodzi o moją skromną firmę, Pracy mam naprawdę dużo, a dużo to znaczy naprawdę, naprawdę dużo. Tutaj możesz zobaczyć, że bada, badam bardzo wiele osób narodowości koreańskiej. Bardzo, przynajmniej dla mnie, mili ludzie sobie czasami można z nimi zrobić jakąś fotkę. Pod Wrocławiem są budowane duże fabryki firmy LG, prawda? I ten LG, o to jest mój kochany synek i to LG już niedługo zakończy budowę budowę fabryki, prawda. Tutaj proszę bardzo następni koreańczycy, prawda. I roboty mi jakoś naprawdę nie brakuje, prawda. Także badanie zakończone miłą fotką z doktorem, czyli ze mną. I myślę, że na tym powoli będziemy kończyć, ponieważ chętnych na pogaduchę nie ma. Jeżeli masz coś do powiedzenia o kodzie 68, jeżeli sprawiał Ci ten kod jakieś problemy, jeżeli dostałeś jakiś inny kod lub terminowe prawo jazdy po badaniach w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, oczywiście zostałeś zbadany za jazdę po alkoholu lub za jazdę pod wpływem jakiś czynników, innych tam substancji według prawa działających po, podobnie do alkoholu, to zrób to w komentarzu do tego wideo. Powtarza się, jak bumerang wraca jeden temat, a mianowicie od czasu do czasu ktoś tam sobie, Y, zostaje złapany za alkohol, y, idzie do womp jest wszystko łatwo, y, miło i przyjemnie, y, rozmowa na luzie, y, pada pytanie o jakieś tam palenie marihuany, o narkotyki, o ciężkie narkotyki, oczywiście przyznajesz się do rekreacyjnego palenia marihuany, od razu kierują cię na badanie Brak test, czy to z moczu, czy z krwi, wychodzi ci tam jakiś, jakaś tam marihuana i zostałeś złapany za minimalną ilość alkoholu i nagle tracisz prawko, zabrali ci najpierw na pół roku, natomiast ty tracisz prawko na rok, ponieważ nie przeszedłeś badań lekarskich, także no na pewno jestem zwolennikiem tutaj mówienia prawdy lekarzom, ale czasami też warto się zastanowić, co takiego może przynieść, jakieś konsekwencje, prawda, co jak powiesz, przedstawisz jakiś fakt taki, siaki czy owaki, to jakie to może mieć konsekwencje dla twojej skromnej osoby. Także na tym kończę, mój Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli chcesz więcej informacji to albo odwiedź moją firmę Kmicica 1A, oczywiście po umówieniu się albo po prostu skomentuj to wideo. Tutaj Możesz zasubskrybować mój kanał, tam obejrzyj jakiś kolejny filmik i do zobaczenia wkrótce.